Iść będziemy w Polskę, lnianymi szeregami, i będzie Bóg nad nami, i będzie naród z nami, i będzie iść jak hymny, przez wzięskość miast polami, i będzie równać w prawo, lnianymi szeregami, i będzie iść jak hymny. Na straży polskich granic Będziemy wiernie stać Linianymi szeregami Kamradzka linia na brać I będzie iść jak hymny Przez skroś miast polami I będziemy równać w prawo Linianymi watachami I będzie iść jak hymny This is